Politechnika Polska przygotowuje się do kolejnej bardzo ważnej inwestycji. Będzie to budynek Newton. Budynek Newton to innowacyjne centrum zintegrowanych usług dydaktycznych i bibliotecznych. Lokalizacja tego budynku będzie w drugim kampusie w Opolu przy ulicy Pruszkowskiej. Budynek będzie składał się z pięciu modułów. Taką integralną częścią tego budynku to będzie hall, gdzie studenci będą mogli spotykać się, przygotowywać do zajęć. Kolejne cztery elementy. Tego budynku to jest przede wszystkim biblioteka, która jest w tej chwili dla nas bardzo istotna i bardzo potrzebna. Następnie nowa aula Politechniki Opolskiej, później część dydaktyczna oraz laboratorium IT. Powierzchnia budynku będzie obejmowała 12 tysięcy metrów kwadratowych i jednocześnie w tym budynku będzie mogło przybywać 1300 osób. Pierwszy etap będzie obejmował prace związane z pracami ziemnymi oraz wybudowaniem murów i dachu tego budynku. I ten pierwszy etap chcemy zrealizować w najbliższym czasie. Teraz Politechnika Polska będzie ogłaszała przetarg na ten budynek. Na to środki w tej chwili mamy. Zobaczymy jak finanse pozwolą nam w przyszłości na kolej, realizować kolejne etapy. Pierwszy etap to jest wartość 32 milionów złotych.